Niestety, gdzieś mi Magda zniknęła. Cześć! Tu znowu Ola i Magda chyba tak. nadal. Co prawda aura nie sprzyja, ale właśnie wybieramy się na wycieczkę za Warszawę, może tam będzie lepsza pogoda. E, tak, jedziemy spotkać się z e, super specjalnym gościem o tajemniczej nazwie Just Shamey, albo Shamey, bo tak na nią e, sporo osób mówi. No i co, widzimy się za jakiś czas. Gdzieś mi Magda zniknęła Gdzie mam jej szukać? Dobra, Magda znaleziona Kupuję coś jeszcze w sklepie I możemy ruszać Po polsku? <grym> tak, po polsku po Polsku wiadomo. No to się przedstaw Tam, Cześć, to ja, Kasia E, czy mam ci e, mojego Twitcha też podać? Jasne! E, na, na Twitchu się nazywam Just Shamey. E, ludzie na mnie wołają shamey, dlatego jest Shami, cause it's just me Streamuję już w języku angielskim Streamuję po angielsku, tak Kąd u ciebie w ogóle pomysł na streamowanie? <głos> Skąd? Nie wiem, nie pamiętam, że jakoś tak w Wpadło mi to w oko, bo ktoś kogo znałam streamował, a ponieważ miałam dużo czasu, bo były wakacje, to w sumie sama zaczęłam. Co wszystko grasz? gram, wszystko co mi się podoba. Yy, głównie gram w Destiny 2, gram trochę w Overwatch, Horizon, Honor. Tak patrzę na swoją półkę i zastanawiam się, co tam jeszcze stoi. No co tak wpadnie, co wyjdzie, to kupię, to gram, to streamuję. Czy trudno jest w ogóle stworzyć swój kanał na Twitchu i zacząć streamować? Na trochę. Jeżeli grasz na konsoli to możesz streamować prosto z konsoli a nie potrzebujesz do tego niczego innego oprócz po prostu podłączenia do sieci. Jeżeli chcesz zacząć streamować yy, tak jak ja streamuję generalnie streamowanie z laptopa poprawia jakość streama przez to jest po prostu lepsza rozdzielczość na streamie. Żeby założyć kanał na Twitchu jest to jak najbardziej darmowe i każdy może to zrobić. Z tego co wiem, to ty nie zaczęłaś streamować, bo chciałaś zarabiać, ale na Twitchu da się zarobić. Generalnie jak ktoś zaczyna streamować, to nikt się nie, nie nastawia na to, że będzie zarabiał, a wręcz będzie więcej wydawał na sprzęt do streamowania, niż jakiekolwiek dochody będą do tego. Streamerzy zarabiają na subskrypcjach. Subskrypcja to jest comiesięczne, 5$, z czego 50% idzie dla streamera, 50% idzie dla Twitcha. No chyba, że jest się partnerem Twitcha, to wtedy te procenty tam się zmieniają, plus dotacje od oglądających. No ale to już jakby nie jest stały dochód. Taki trochę tip, to się mówi. Na piwek. <laughs> na piwek, <laughs> dokładnie. Czy uważasz, że streamy streamerów i streamerek się czymś od siebie różnią? Różnią się przede wszystkim podejściem czatu. Streamerzy na pewno nie będą mieli nikogo na czacie, kto przyjdzie i um, mówi ci za przeproszeniem po Ale z drugiej strony, jeżeli streamerka rzeczywiście ma, ma już taką swoją bazę fanów, którzy tam przychodzą, no to oczywiście zawsze je trafi jakiś taki komentarz trochę seksistowski. Jednak dziewczyny nie są traktowane jakby na poważnie, jeżeli chodzi o granie. Ja podchodzę do tego na takiej zasadzie, że streamuję, bo lubię, bo robię to dla ludzi, których lubię i świetnie się przy tym bawimy, gram ze znajomymi, nie opieram na tym swojej kariery zawodowej. Co Ostatną? uważasz za swoje największe osiągnięcie w karierze streamerki? Może dostanie afilię od Twitch'a Nie jest to jak, jakiś trudny do zdobycia Jakby to odblokowuje możliwość subskrypcji do, dla twojego kanału Największym osiągnięciem jednak jest chyba ten klip, który wszyscy moi followersi już widzieli I, i niedźwiedzie są straszne Oh my god i cannot grab a chicken. The <laughs> bear. <laughs> What freaking bear? Oh my What? god, a bear! <laughs>